do końca życia, jedziemy dziewięć, No, <głos> <głos> Moje serce straszne chcesz tobą wyjechać, ma moja głowa. <głos> no właśnie, bo zawsze powinny słuchać swojego serca. Zanim go posłucham, to mam no, kilka pytań. Dawaj, ja byłem kilka razy w Hiszpanii, więc yy, znam ją jako smukierze. Ja nie znam języka. Nauczysz się. Chcesz pracą? No znajdziesz pracę. W Polsce jest praca, w Hiszpanii też będzie praca. No to jest normalne, no. A poza tym teraz pracujesz yy, zdalnie, więc może. Tak, Na że myślimy? No, Dlaczego no, no, ja, nie myśleć? Dlaczego nie myśleć? Dlaczego nie myśleć? w nie myśleć? nie nie nie